Gdybym dostawał złotówkę za każdy zły adres, byłbym już milionerem. Ludzie oczekują od kuriera dwóch rzeczy. Że paczka dojdzie na czas i że dotrze w nieuszkodzonym stanie. Uszkodzeń łatwo uniknąć. Po prostu jesteśmy ostrożni. Niestety, na poprawność adresu nie mamy już wpływu. Dbałość o aktualność danych to nie tylko oszczędność czasu i środków koniecznych na zlokalizowanie adresu, to także zaufanie i pewność. Szczególnie jest to istotne w przypadku urzędowych przesyłek poleconych. Listonosz nie może zostawić przesyłki, jeśli nie ma pewności, że adres pod który dotarł jest właściwy. My korzystamy z urzędowych danych adresowych, dlatego można na nas polegać.